Nie, no po prostu nie, 800 łapek w 4 godziny Ja pierdzielę Aha, okej, okay, już 1000 Spoko Przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat Także cześć, siemanu, jestem Zairox A dziś przedstawiam kolejne, najlepsze Trzy rajdy youtuberów Maraton kontynuujemy Nie no tak szybko, okej? Okay? 1200 łapek i lecimy z kolejnym odcineczkiem Więc do roboty kochani, a ja już zapraszam Do oglądania Czuję! Ciebie, jak mam bronić, kiedyś trzecie. Kilka dni temu Blow zrajdował streamerkę, A jednocześnie moją widzkę Która od niego dostała już Chyba po raz trzeci raz z rzędu Rajda. Na streamie miała ponad Tysiąc osób, a i reakcja Zresztą zobaczcie sami OMG No skomentuj, co z ja, tym Minecraftem? Ja, ja pin O moje serce Ale, Ale bardzo kulturalnie ja, widzicie, nie? Ja ja, nie ja, pie, tylko ja pinkola. Kocham cię Blow, normalnie <głos> o ja ile, jaki był rekord osób 130 ja Pobi, wierdziel... pobiliśmy jej rekord <głos> widzów Podoba! Nie wiesz, ja budzę dom teraz! Co z nie. tego, że wszyscy są u babci, ja budzę dom teraz! Miejsce Pań. drugie. W kwietniu tego roku Blue zrajdował streamerkę pod nikiem Lur. Na pewno ją kojarzycie. Na początku rajd po prostu nie dowierzała do to prawdziwy rajd, lecz potem. No tam Co, co tam? Halo! Jak się nazywasz? Gdzie jest opis? Mm -hmm. Masz na imię.. Nie wiem jak masz na imię. No fajnie, masz nawet napisane. To to nie... Ej, to. Ej! To... Ej, no bo, bo tak nie wiem, czy teraz to jest troll, czy to nie jest jednak troll. <laughs> Mówiłem teraz, że miał takie... A może to jest jednak nie troszkę? Ej, to... nie, no nie zartujecie. Nie wiem czy to mi ją zwiesza, ale chyba on ma taki spadek po prostu. Czekajcie, nie no... Ej bo wiecie ile razy już nie się wkręcić, że... Wydaje mi się, że po prostu... No, tyle taki ma spam na czacie, że jej zapierdzie... o, zapierdziała ten o, ten... Kurwa. komputer. Dobra. O, patrzcie to sobie... To jest. nie troll! <laughs> I oczywiście miejsce pierwsze Na miejscu pierwszym, gdzie po prostu zaspamiliście mi całą sekcję komentarzy, choć o tym wiedziałem Ruski rajd do Tobiasza i w sumie bardzo dobrze, że zaspamiliście A jeżeli jeszcze wyznać jakieś reakcje na rajd, piszcie o nich koniecznie w komentarzach A ja do tych komentarzy przypnę oczywiście serduszko i pojawicie się w następnym odcinku A ja was zostawiam z ostatnią reakcją i oczywiście miłego oglądania Я знаю польскую мову. Ага. О, он видел. Ого, он сказал, ого, я уверен. Что то есть? Что то есть? Что то есть? What the fuck? Окей, это был английский. Давай по польски, начни по польски, по польски. Kurwa, on skazał kurwa, ura, on skazał kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, Ej, słuchajcie. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu, jeżeli on wam się spodobał, zostawcie tutaj koniecznie kciuka w górę, a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, możecie to właśnie zrobić. Jeżeli dotrwałeś natomiast mordeczko do tego momentu, napisz koniecznie komentarz rajdzik, a polajakuję ci ten komentarz. Klikaj także w kartę obejrzeć poprzednie odcinki, a ja się już z wami żegnam, także do zobaczenia i do następnego, elo!